przednio w szranka Ewa Ewa, Ewa! Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Scheng Na HARDZIE Oj tak, coraz, no może nie coraz bliżej, ale Jesteśmy już O kurde, udało mi się, nie wierzę Dobra, ci muszę wcisnąć tego Y w trakcie duszenia typa Dobra, razie przyłączę się na maczety Ty, co to było? To było bardzo bezużyteczne użycie granatu, mam wrażenie. Pies sobie nagle przyszedł, tak po prostu o, na Jolo sobie wszedł. No, a przynajmniej dalej tam stoi. To o tyle, mniej mam po prostu problemów z nim. No, delikwent uśpiony. Ja pierdzielę 19 minut już straciłem na... Straciłem. Przychodzę ten poziom. Jestem w ogóle ciekaw czy licznik przychodzenia poziomu w momencie śmierci się resetuje czy nie. Dobra. Z tobą się już żegnamy. Nie, wiem, może wezmę tej Shotguna. Może coś tu da. To co? Lecę w dół, lecę tu. Chodź, chodź, chodź. I żegnam się z Państwem. Myślałem no, tak zeskoczyć razu na dół, ale widzę, że gra mi nie da. To lekarstwo na grupki wrogów, Shotgun. No, chciałoby się, co? To jest fajne, że mogę właśnie chwycić typa. Jak do nie podejdzie kilku, to mogę po prostu strzelić. Na no, no, to też taki jest dobry Shotgun, nie? Uff. Coraz lepiej. Może tym razem uda się przejść dalej. Niż... 20 centymetrów. Skąd ty wziąłeś tasak? Rozumiem nóż, rozumiem pistolet, ale tasak? Skąd ty wziąłeś tasak, koleś? Że też shotgun nieźle mu wali na pysk. Ciekawe, sobie mu to życie całkowicie odbiera. Dobra, w górę, dalej. To jest fajne, że on domyślnie, jakby strzela z tych rewolwerów, nie? Zaledwie próbuje z takiej odległości shotgunem zrobić. Interesujące, chodź tu. No, gdzie jest ten bat? No, batem w angielsku, nie? To jest polis czyli bała policyjna, powiedzmy. Nie z łapami No nie, dużo mu to nie bije, Niestety No Jordan, chodź Spotka się ze stwórcą Dobra, już jest chłodnia Uff, Teraz nie popełnić błędu W tym miejscu Niestety bardzo niego łatwo Żryj! No chodź. A, nie? No leć. Nie poleci. No, kamera po prostu Automatyczna cenzurowana, automatyczna cenzura względem kamery. No nie da mi zmienić kolesia, ale bullshit, ale bullshit. Dobra, go, go, wybierasz się gdzieś? O, to było ładne połączenie nawet. Mam, nie spaść. Ale we sobie możecie No, bardzo ładnie Teraz w dół. Tu. Ty właśnie przed nim spadł i te mana to totalnie wysrane. Super. Okej, okay, to już końcówka, to już końcówka. Tylko teraz nie popełnij błędu, jak będziesz się tak ch chwalił, hełpił to bardzo to łatwo. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ilość HP. Dobra. Dobrze, to nie, to nie, nie, automatyczna śmierć, bo się teraz co najmniej pierwsze trzy śmierci wycinam, nie? Jak nie więcej Okej okay. To już jest końcówka Jest zapis, dobra Still Will pay for Kurde, ale ten rzeźnik naprawdę nie wie chyba kiedy odpuścić. O, mam taką ilość, z taką ilość nie walczyć. Super. Okej, okay, czyli widzę. Jego chwyty, znaczy jego to uwiązanie powiedzmy na tym też jest krótsze. Muszę się Śpieszyć Aha Świetnie Tak wiem Jak to Lure Jak go nie zwabiam Nie powiedzcie mi, że dopiero jak to jest zestrzelone To będzie tylko z tego ataku korzystał Ja sobie mam tym tylko Pomóc, żeby on zahaczył O, niezłe combo Pewnie z ringu sobie to wyniósł, żeby to zahaczyło mięso, a nie mnie. No już, już by sobie to zdupcył teraz, no. Ale też dłu dłużej trzeba to zrobić. Dobra, by u... U nie przed jednym, ale oczywiście nie, nie uniknąłem kolejnego. Dziękuję do widzenia, nie mam mnie. Um, ok. gdzie on tam zniknął nagle. Dobra, podejście trzecie do niego. A, chciałbyś, co? Dobra, nie. Tutaj trzeba podejść. Trzeba podejść. A, jeden gran zwartowany. Kurde, szkoda. Nie ma co skakać. No, chyba że idealnie w momencie w którym on rzuca ten hak. A to chyba się z dość dużym ryzykiem wiąże z mojej strony. Ej, czy on automatycznie będzie ten atak wykonywał? No. Dziękuję bardzo. Już połowa HP. Jak on takie rzeczy na ringu wyczyniał, no to... O, super! Ja mu lewo co zbiłem, a on mnie już prawie obił. Interesujące. E, halo? Co to miało być? Tak, brawo. Stój tam dalej. Hej, okay, ja, ja mogę Bo teraz był taki dźwiękiem, mógł ten nie wiem, skontrolować. Jednak niego chwyt, ale chyba nie dobra, którego pociąć. Będziemy trochę go pociąć. Dziękuję. O Jezus, ale super. Myślałem, że etap do niego będzie był irytujący, ale on jest jeszcze gorszy. Brawo, to żeś, to, żeś po prostu się popisał. Teraz mówię o sobie, nie o nim. Jakby ktoś nie zrozumiał, zaduś się na śmierć. Bo, jakby ktoś się interesował, to tak, da się nie zadusić na śmierć. Patrz, Batman. On poddusza, ale nie zabija. Zajebiście. To się nazywa wyczucie czasu, nie? Dobraż. Z tym won. To już nie zepsuje. Bo nie żyje. Ja pierdzielę. Aha, nie. To po prostu dźwięk na jakby jakiś mocniejszy atak. Tylko było, okej. Okay. Zobaczysz, ile mu shotgunem biorę. Au! No, zdążyłem na szczęście! Bier, bier, bier. Nie żyję. Zginąłem w ogóle w powietrzu, wylądowałem. Świetnie. Kurde, uzi widzę jest dobre, bo od razu dwa na raz ściągam. Ej! Był unik, gro! Ja muszę wyczekiwać tego ataku jego z tym hakiem, bo to jest na najwięcej tego życia do odjęcia przeze mnie jemów. Hm. Nie no, nie wierzę! Ile sekund to trwa? Wow, uniknęłem najmocniejszego ciosu, jak miał w repertuarze. Czy tego klaśnięcia. No, poprawka. To jest najmocniejszy cios w jego repertuarze. Zde. Dobra, wrócę do rewolwerów. Jeszcze jedna taka akcja i powinno wystarczyć Dobra, nie To już odstawiam, to już mi nie zdążył, nie ma bata Nie wierzę, nie wierzę Nie wierzę, nie wierzę Nie wierzę w to Nie wierzę Tak bliziutko Jakby nie miał tego całego kombosa swojego, to to jeszcze mógł przeżyć. Że że gościu jeszcze nie zdążył się pozbyć tego łańcucha z tej tuszy, ale zdążył mnie e, natomiast walnąć mi wiecie, to od góry i odtegować. Raz, dwa, trzy, cztery. Jin był dumny. Dobra, to jest też zależne od zasięgu. Jego, oczywiście. Czytaj, na ile jest w stanie mnie chwycić. Ha! No, jakim kurna prawem ja się pytam? Dobra, masz trzy granaty na ryj. Jest nawet fajnym wąsem. Chciałbym taki. Ciekawy hitbox. Bardzo ciekawy. Raz, dwa, trzy, cztery. No, ja mu na jedno tak wie chyba pięć ciosów. Znajmniej jedno to przeciągnięcie, mam takie wrażenie. O, bardzo fajnie. Dobra, teraz na drugą stronę. Strzelamy. Obniżamy. Nie zdążę mu niestety. Dobra, już chciałem granaty rzucać, nie? Ale na szczęście nie rzuciłem. Zdę. O, świetnie. jakie warunki się na tyle odbiłem że on. zostaw. Jeden granat. Jeden spudowałem, ale drugi trafił. Tyle dobrego. Dobra. Mam niestety tyle życia, że jedynie jego atak jest w stanie mnie teraz po prostu rozwalić, więc... Wróćmy sobie tutaj. Znaczy wrócił. Wszedłem sobie tutaj po prostu. A skubany jak wyskoczył. Znowu? Gdzie tam? Ty sobie gni, ja se strzelam. Czy to już, czy to już, czy się uda? JEST udało się. O, chyba szósta próba. No, jeszcze ci mało. To się nazywa mielonka, co nie? Czyli ja tak zbiliłem kilku kolesi wcześniej. Także No dobra, chciałem to zrobić. Znaczy, z Kassandrą oczywiście zawalczymy później, ale żeby mieć chwilę spokoju, to się muszę z tymi kolesiami jeszcze uporać, nie? Dobra, proszę mnie to wymienić na muczety. Gin. Dziękuję. Dobra, z kasandrą zawalczymy w kolejnym odcinku. Oda mnie to tyle, póki co. Widzimy się w następnym. Adios.